Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem ci o certyfikatach w języku angielskim, które wystawiam w mojej przychodni. No, musisz wiedzieć, że pomimo tego, że język angielski powinien być powszechnie znany, znany wśród lekarzy, uzyskanie zaświadczeń lekarskich w języku Szekspira, oczywiście w Polsce graniczy nie, niekiedy, no, no niemal z cudem, prawda? Zapytanie internauty, witam, jestem studentem, potrzebuję zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia potrzebnego mi do wyjazdu zagranicznego, czyli taki health certificate i czy jest możliwość uzyskania u Pana takiego zaświadczenia? Zależałoby mi na tym, by zaświadczenie zostało wydane w języku angielskim, wyjeżdżam do Japonii, no i niestety wymagają tam albo po japońsku, albo po angielsku. Jaka byłaby cena tej usługi, czy mogłaby być ona wykonana na dniach? Bardzo zależy mi na czasie, z poważaniem, i tutaj kolega Radosław. Także jeszcze raz powtarzam, nie ma u mnie problemów z uzyskaniem różnych zaświadczeń w języku angielskim. Jest pewien wyjątek, kiedy takie health certificate, taki health certificate musi być wystawiony przez lekarza, ale uprawnionego przez daną organizację. No, na szczęście są to przypadki rzadkie w Polsce dotyczące niektórych grup marynarzy, na przykład są takie certyfikaty English One, świadectwa norweskie, czy jakieś tam inne nietypowe świadectwa zdrowia. Natomiast w większości przypadków dotyczących zwykłych ludzi jest to zwykły opis stanu zdrowia w języku angielskim i wystarcza on naprawdę do różnych celów, oczywiście jeżeli napisane są trzy zdania sensownie po angielsku. Natomiast no, z przykrością przestwierdzić, że pomimo tego, że lekarze mają angielski na maturze, potem klepią to przez 5 lat czy 6 lat studiów, potem do specjalizacji jeszcze jest wymagany język angielski. No, znajomość tegoż to języka jest co najmniej co najmniej bardzo mizerna. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, ale ciekawi mnie, jak wygląda sytuacja w Twoim mieście, dotycząca uzyskania takich zaświadczeń. Kupa ludzi przyjeżdża do mnie naprawdę z daleka i czy też musiałeś jechać kawał drogi, aby w zasadzie otrzymać jakiś tam niezbędny dokument typu jakiś tam zwykły, zwykły papier. Także jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki i koniecznie tutaj skomentuj ten filmik pod tym wideo.